Dzień, dzień dobry, dzisiaj nagramy sobie gameplay, z gry, geometry, dash Ała, i przechodzimy dzień... za pierwszym podejściem <grystanie> Nigdy tego nie przeszły. Nigdy tego nie przeszedłem, ale no teraz się uda się za 10 Proszę Państwa, już jesteśmy długo, o zmiana koloru, to już znaczy przeszliśmy 20% Zobacz, że że jeszcze nigdy nie udało i nigdy mi się nie uda. Nie no, no, może 91% no. się prawie udało. To też należy do grupy wsparcia. Oj, ale... teraz jesteśmy w taki samolocie. Z Mamy właśnie zajęcia w i możemy kręcić gameplaya Ja też zapłaciłem, ale... Ja też Oczywiście już. Jesteśmy daleko. No to jest Ej, przepraszam, I a kto zjadł całe wygrywa? Bez komentarze. Cicho! Ty Zabnijcie się! Kuba, co ty kupiłeś za te pieniądze? Chcę wiedzieć, co kupiłeś za te moje pieniądze, wiesz? Gdzie są pieniądze za las? Cicho! No. Zaraz. I? Folie. No. I? Folie. No. I? I? Oczywiście, to jest niestety kłótnie klasowe, ale my się nie przejmujemy my my i nagrywamy paneli, i gameplay z gry Geometry się wam pochwalić, a? że, no, że no, dzisiaj użycza nam sprzętu, Szanowny kolega, cześć, który był ze mną pierwszym gościem na moim odcinku w odcinku ostrych Kebab Challenge, który jest najpopularniejszym odcinkiem na moim... Mojej... Tak? Już, tylko gameplaya nagrywam. Szawara, i tak tego nikt nie będzie oglądać. Pół minuty, no Jezus. Naprawdę. <śpiesummy> I'm not gonna Minecraft. It is. Это как бы не любить. Это не в вашу погоду. То есть И